Poznali Ojca, skoro Jego widzą i Jego nie znają. Czy przekonało ich zapewnienie, że widząc Jego, widzą Ojca? Wydaje się, że nie. Dlaczego Pan mówi, wierzcie mi? Żyjąc na ziemi, nie otrzymamy odpowiedzi na większość rodzących się w nas pytań, w czasie lektury Ewangelii. Jezus mówi o czymś, co należy sobie wyobrazić, uznać za istniejące, niewidzialne i niedotykalne, uwierzyć na Jego słowo. Tymczasem człowiek nie chce czekać ze zrozumieniem tego, co słyszy. Dlaczego tak wielu ludzi nie wierzy Bogu, nie wierzy w Boga? Idziemy zasadniczo za tym, co widzimy, czego możemy doświadczyć. To, co jest oczywiste, budzi w człowieku określone przeżycia i jest pociągające. Wiara wydaje się nie być pociągającą, ponieważ prowadzi człowieka do przyjęcia uznania tego, co jest poza jego zmysłowym oglądem, poza Jego możliwościami poznawczymi. Czy takie rozumienie jest do końca słuszne? Przecież uczniowie widzieli cuda, który Jezus czynił i powątpiewali o nim. Sami uczestniczymy w jednym wielkim cudzie miłości Boga. Jakie jest z tego wyjście? Iść Drogą, którą Jezus pokazuje w Kościele, a są nią sakramenty. Przyjmować życie, czyli Boże przykazania, które są trudne, lecz przez nie Bóg staje się nam bliski. Im więcej stawiamy pytań na drodze wiary, więcej ich przybywa. Może nie trzeba pytać, lecz wielbić Tego, którego istnienie przeczuwamy, który mówi przez Syna, że jest.